Twiedzając cały świat Będąc na wakacjach odczuwam brak znajomych Dlatego chcę wracać Mimo, że są messengery i jest nawet snapcza To nie czy tej bliskości, którą czuję w miastach Dlatego to jest troszkę słabe W tych naszych czasach A na drogę polecam muzykę zabrać Może ona wam umili waszą drugą podróż Bo jak wyjdziesz z autem To stoisz w korku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 Biórko pliki grubych dolców, bo samolot musi latać, mówi Janek w Korpo, Który leci jutro rano do Berlina i Tokio Na pewno też ktoś z was został w domu I pracuje cały dzień, nie mówiąc nic nikomu Na pewno też są wśród was turyści, co leżą na gorącej plaży, popijają drinki